Head and the body. I prosimy o Ladies and gentlemen, warmly welcome to the Right panów koni, miłośników koni czystej krwiarackiej najprawdopodobniej najpiękniejszych koni na świecie. Witam serdecznie. Tutaj, w tym miejscu, ostatnie koni Jano Podlaski, której dwustulecie właśnie obchodzimy. Tutaj, w tej jednej z najznamienitszych statni koni e, czystej krwiarackiej e, na świecie. Proszę Państwa, dzisiaj akcja Pride of Poland. A jutro, Aucja, Summer Sale i później. Dni, początek, dni otwartych, startujemy. Janowie, Michałowie i Jałowcy. Serdecznie zapraszam, ladies and gentlemen. Today, Pride of Fall 2017 sale. And tomorrow, Summer Sale, Summer Sale 2017. And thereafter, open Sales. in Janów Podlaski, Michałów, Białce. and Białe. Ladies and gentlemen, today is safe. Proszę Państwa, dzisiejsza aukcja. Dzisiejsza aukcja będzie prowadzona przy pomocy elektronicznego systemu do licytacji. Proszę Państwa, przed Państwem na stole znajdują się terminale. Terminale, do których należy włożyć te oto karty które Państwo otrzymali przy rejestracji w Biurze akcji. kartę do terminalu czekamy, aż zapali się zielony przycisk READY. To znaczy, że karta zalogowała się w systemie w tym momencie. Jeżeli są Państwo już zalogowani, widzicie przed sobą w momencie, kiedy wywoływana jest cena, duży przycisk, który świeci ciągle w kolorze Zaakceptować aktualnie wywoływaną cenę, prosimy o naciśnięcie tego przycisku. Przycisk wygaśnie i jeżeli byliście Państwo pierwszą osobą, która zaakceptowała. Ladies and gentlemen, as you receive these white cards, you see on your tables the terminals. So log logging to this terminal, to this system, please insert this card into the slot uh, in this terminal. Wait till a green ready lamp uh, is on. Then there is a big button uh, on the terminal. If there is a uh, And beat uh, on this screen, and you hear it from me. Uh, you can accept it. The first person to accept by pushing this button will be the highest bidder in the moment. After you push the button, uh, this uh, white line disappears. If you are the fastest, the first bidder to accept this price, oh, then it flashes again. The no. highest wins the same. Okay. Jakby co Proszę dobrać. Państwa, jeżeli cokolwiek co miałby jakikolwiek okay. problem techniczny, to druga strona Waszej tabliczki do licytacji ma kolor czerwony. Prosimy wyraźnie wskazać, tą czerwoną stroną w naszą stronę. Tak byśmy mogli personel, który jest specjalnie do tego przygotowany, mógł udzielić Państwu pomocy. Ladies and gentlemen, if you have any problems, technical problems, then please use your bidding number. The reverse side is red. Please show this red side to us. Someone can help you, someone will be with you within a few seconds to solve this problem. Proszę Państwa, aukcja prowadzona jest <laughs> w języku polskim i języku angielskim. Wersją decydującą dokumentów jest wersja polska. Ladies <laughs> and gentlemen, sale is conducted in Polish and English, but because we are in Poland, All documents the published version prevails all the prices you believe these are prices net, without VAT. All regulations uh, to the VAT text you can find in our regulations of the same attended a list of he. Uh, informacje dotyczące należnego podatku VAT znajdziecie Państwo w regularnie opcji. Ladies and gentlemen, we are billing in euros, walutą, w której licytujemy jest euro. In case of the total failure of the system, we will announce That we will go on with the sale in this normal manner as on the sales, uh, on course sales. So, with showing this bidding number uh, to us in this while. zawiodłby nas, zostanie ogłoszone, że reakcja jest